Szanowni Państwo, od 9 marca tego roku biblioteka realizowała projekt zatytułowany Niepodległa na Kresach Południowych. Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Celem zadania jest upowszechnienie i popularyzacja wiedzy o budowie w latach międzywojennych nowoczesnego polskiego kurortu w Wiśle. Najbardziej spektakularny skok w zakresie zmian w okresie międzywojennym dokonał się w zakresie planowania przestrzennego i architektury. Co najlepiej prezentowała wystawa plenerowa pod tytułem Wisła na dawnej pocztówce. Wystawa dostępna jest dla szerokiej publiczności na wiśleńskim rynku od 2 lipca choć otwarta tuż po zniesieniu wiosennych obostrzeń związanych z epidemią, cieszyła się wielkim zainteresowaniem zarówno mieszkańców Wisły, jak i turystów. Szacujemy, że obejrzało ją co najmniej około 1500 osób, które odwiedzały wystawę codziennie. Aby przybliżyć tematykę planowania przestrzennego, rozwoju architektury, kultury i sztuki w Wiśle, w tym literatury, muzyki i sztuk plastycznych, w ramach projektu biblioteka zorganizowała szereg wydarzeń kulturalnych. Były to wykłady Wakacyjnej Akademii Kultury, podczas których swoje wystąpienia mieli wojewódzki konserwator zabytków Łukasz Konarzewski, który mówił głównie o rozwoju przestrzennym Wisły, historyk sztuki Przemysław Czernek, który swój wykład poświęcił przede wszystkim architekturze modernistycznej, dr Michał Kawulok, skupiający się na malarstwie i rzeźbie okresu międzywojennego oraz dr Renata Czysz, przedstawiająca literatów odwiedzających i tworzących w Wiśle. Wykładom Wakacyjnej Akademii Kultury towarzyszyła wystawa Stacja Niepodległa na torach II RP poświęcona rozwojowi kolei w międzywojennej Polsce. Wisła w tamtym okresie doczekała się budowy dwóch stacji kolejowych, dwóch dworców, dwóch mostów i dwóch wiaduktów, które do dziś są znakiem rozpoznawczym miasta. Po prezentacji w bibliotece wystawa trafiła do wiślańskich szkół podstawowych. Architekturę najlepiej oglądać w terenie. Stąd jednym z elementów zadania był spacer tematyczny śladami Wiślańskiej Moderny. Trasa opracowana została przez historyka sztuki Przemysława Czernka, który też oprowadził grupę osób zainteresowanych. Z kolei we wrześniu włączyliśmy w projekt najmłodszych odbiorców jego efektów. W Wiślańskich szkołach podstawowych w ramach edukacji regionalnej odbyło się siedem warsztatów, w których udział wzięło 122 dzieci, które zajęły się architekturą wiślańską. Specjalnie dostosowana do ich potrzeb prezentacja multimedialna oraz zastosowane metody aktywizujące pozwoliły młodszej młodzieży nie tylko poznać temat, ale zaangażować się w wykonanie poszczególnych zadań. Wisła po I wojnie światowej to oczywiście wspaniały rozwój kultury, w tym muzyki. Najwybitniejszym kompozytorem działającym w tym czasie na terenie miejscowości był niewątpliwie Jan Sztwiertnia. Koncert poświęcony jego pamięci odbył się 22 października w związku z 80. rocznicą śmierci młodego artysty. Wykonawcami jego muzyki byli muzycy związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Instytutem Sztuk Muzycznych w Cieszynie, którzy zaprezentowali utwory Jana Świetni i jego przyjaciół lub następców, również związanych ze Śląskiem Cieszczeńskim: Stanisława Hadyny, Jana Podoli i Władysława Mazury. W ten sposób my jako realizatorzy projektu mogliśmy upowszechnić dorobek kulturowy międzywojennej Wisły, a odbiorcy poszerzyć swoją wiedzę i wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych, które mimo pandemii cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dziś podsumowujemy projekt, gdyż chcemy zaprezentować Państwu katalog wystawy, publikację, która niecierpliwie oczekiwana, mam nadzieję, utrwali efekty naszego zadania. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się spełnić marzenie. Realizacja zadania niepodległa na kresach południowych, zwłaszcza zaś wystawy i jej katalogu nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc grona osób które pasjonują się dziejami Wisły i kolekcjonują dawne pocztówki. Zbieranie materiałów wsparli seniorzy, Wiślańska Akademia Aktywnych i osoby prywatne. Bezinteresownie swoje wspaniałe kolekcje udostępnili Krzysztof Rulczyński oraz Michał Soska, a także Krystian Piszczek, Wanda Kubień, Danuta Szczypka, Ryszard Wrzecionko, Maria Szlaur-Bujok, Elżbieta Wantulok, Grażyna Pokorska, Kazimierz Heczko z Ustronia i Stefan Gardawski z Warszawy. Nasze wspólne przedsięwzięcie byłoby uboższe, gdyby nie pomoc i udostępnienie wybranych pocztówek ze zbiorów różnych instytucji kultury Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Biblioteki Narodowej Cyfrowej w Warszawie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wiśle. Przy takim przedsięwzięciu ważne są oczywiście środki finansowe. Dotacja to raz, a wsparcie gminy Wisła to dwa. Dzięki dofinansowaniu projektu przez miasto mogliśmy przygotować taki nakład, iż mamy nadzieję, że dla nikogo nie zaparknie egzemplarza katalogu. Dziękuję za taką decyzję burmistrzowi miasta i skarbnikowi. Publikacja składa się z dwóch części i została poprzedzona wstępem wydawcy, oraz krótkimi komentarzami merytorycznymi historyków. Danuta Szczypka opisała dzieje Wisły na przełomie XIX i XX wieku oraz konsultowała wszystkie opisy pocztówek, a dr Michał Kawulok przedstawił zmiany w wiślańskiej architekturze od czasów Habsburgów po wolną Rzeczpospolitą. Serdecznie dziękuję autorom za te prace, dzięki którym możemy zrozumieć te zmiany. Wstęp wydawcy i wszystkie opisy pocztówek zostały przetłumaczone na język angielski i niemiecki, gdyż zdajemy sobie sprawę, że nie tylko wielu Wiślan mieszka za granicą, ale mamy też wielu turystów zagranicznych, a katalog jeszcze przed wydaniem wzbudzał wielkie zainteresowanie. Dziękuję zatem tłumaczom, a byli nimi Andrzej Szatan i Grzegorz Chromik. Pocztówki w katalogu, podobnie jak na wystawie, zostały podzielone na dwie części. Pierwsza obrazuje Wisłę sprzed I wojny światowej, z czasów austro-węgierskich, kiedy miejscowość była zaledwie wsią letniskową, niedoinwestowaną i zagubioną w górach. Każda pocztówka opatrzona została tytułem i opisem w trzech językach, a także informacją, często zrekonstruowaną na podstawie różnych danych, o czasie, miejscu i sprawcy wydania pocztówki. Panowanie Habsburgu w Wiśle to głównie architektura drewniana, zameczków myśliwskich, leśniczówek czy kościółków, a także początki budownictwa willowego, prywatnych i najczęściej polskich właścicieli. Domki czy wille Bogdana Hofa, Juliana Ochorowicza, Jerzego Warchałowskiego i innych wyznaczały drogę rozwoju Wisły który nastąpił po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Część druga prezentuje skok cywilizacyjny Wisły, jaki dokonał się w latach 1919-1939. Najważniejsza inwestycja drogowa to słynne serpentyny na Kubalonkę, które prowadziły także do najbardziej prestiżowego budynku, jakim został Zamek Prezydenta na Zadnim Groniu. Władze miejscowości, a także województwa śląskiego i władze państwowe inwestowały w oświatę, bazę rekreacyjno-sportową, infrastrukturę użyteczności publicznej, w tym w kulturę. Stworzono nowoczesny plan regulacyjny dla Wisły i doprowadzona została do niej kolej, która otworzyła wrota do szerokiego rozwoju turystyki. Nie zapomniano o patriotycznej, ale nienachalnej symbolice źródeł Wisły, a tym samym promocji wsi, do której ściągali prywatni inwestorzy. To oni budowali nowoczesne, modernistyczne wille, które zmieniły przestrzeń architektoniczną Wisły. Projekt ma propagować dorobek kulturowy okresu międzywojennego i mam nadzieję, nawet jestem pewna, że dzięki tej publikacji tak właśnie się stanie. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację projektu drukarni za skład i druk, partnerom projektu i wolontariuszom oraz wszystkim pracownikom biblioteki za wkład pracy wykraczający przecież poza codzienne obowiązki. A Państwu życzę mi miłej lektury.